i marihuana od mojego pasu rozjebała się membrana jaram z moim ziomem krak od samego rana za ten pierdolony tekst my dostaniemy Oscara digi! włączam cię piętnasty bieg no bo ciągle zapierdalam jestem nowy, ale Raz już na stojąco brawa Potem co drugi się pyta Jakim cudem to tak gwiata Mordo jakim cudem ta muzyka tak błyszczy Stary to był plan Słyszę z prawej lewej piski Jeszcze nie zarabiam Ale jestem temu bliski Bo mój rap palet gram I digi to nie jest misklik na punkcie naszym, więc mamy punkty Więc wbijam się jak snupi dok I jestem pewien, to nie koniec rundy Wokół każdy daje chłami i pójdy Wybielają każdej kurwie dupy I dlatego jestem niepoważny Jestem tu kurwo aż tak odważny Ja nie uciegnę od prawdy, to jest sprawdzone Ma przejebanek, dostanie na drodze Przelewam prozę, na tu bity Menager mówi mi, że to się liczy Sumy się liczy, sumy nie są małe Jestem portalem, bo za dużo palec Z kartą i rymem i duszą i ciałem Z takim jemniecie pokozuje palec Out of space, motherfucker, out of universe We just came back from the ship. To show what it looks like in hell What the fuck are you telling me? Did you know that motherfucking enemy? Don't waste our time, get back to bouquet Bitch, it's on the child friendly party uh. Who the fuck is that sludge that you're trying to be? We are winning, cause we know Who the fuck is we and who the fuck is us? Yeah, that's the shit is to them, huh Robin's burning down And I ain't even the do robin's do what you want Yo, mamy plany i mamy czerwone gały Nie zatrzymasz nas, nigdy bój 4 gramy, za to gramy Teraz zobacz jak to wali A po naszych mocnych drogach Teraz każdy skacze z nami Mamy w piździe, o czym myślisz No i co o nas sądzisz Za te zwroty, co drugi artysta Chce nas dać pod sądy Czuję niezłe prądy, czuję je pod skórą Dzielę się tymi prądami z Cielem, no i z nic nie słyszymy Twoich marnych słów. Wrzuć na luz, kłamiesz jak snuc, sobie odpuść już. Krztusisz się zerówką i nie grasz we fluxa My bierzemy dziesięciosekundowego puszka. Jebać amatorów, jesteśmy wielcy. Nikt tu nie zaprzeczy, zajebiste wersy. Jeszcze bez pieniędzy, chociaż nieugięci, chyba rzeczywiście przybyliśmy tu z innej planety.